Wykonawca ma zakupić kamienne płytki na taras. Jedna płytka kosztuje 3 dolary, a on chce wydać mniej niż 1000 dolarów. Mniej niż 1000 dolarów, a nie mniej lub równo 1000 dolarów. Płytka ma wielkość jednej stopy kwadratowej. Napisz nierówność określającą, ile płytek może kupić bez przekraczania limitu 1000 dolarów, a następnie oblicz maksymalną wielkość tarasu. Niech x. Będzie równe liczbie zakupionych płytek. Łączny koszt zakupionych płytek w cenie 3 dolarów za sztukę wynosi zatem 3x. 3x to łączna suma, jaką trzeba wydać na płytki. Wykonawca chce wydać mniej niż 1000 dolarów. Skoro 3x to koszt zakupu x płytek, to musi on być mniejszy niż 1000 dolarów. Mamy to tutaj. Gdyby chciał wydać co najwyżej tyle, byłby tu znak mniejsze lub równe. Aby obliczyć, ile płytek może kupić, podzielmy obie strony tej nierówności przez 3. Zamiast dzielić przez 3, możemy pomnożyć przez 1 trzecią. Ponieważ ta liczba jest dodatnia, nie musimy zmieniać znaku nierówności. Otrzymujemy więc: x jest mniejsze niż 1000 trzecich… A 1000 trzecich to 333, trzecia. Musi więc kupić mniej niż 333,1 i trzecią płytki dopiszę płytek płytka ma wielkość stopy kwadratowej, więc skoro musi kupić mniej niż 333 i trzecią płytki, to wielkość tarasu. Wielkość tarasu. też musi być mniejsza niż. 3 /3. 333 trzecia stopy kwadratowej, czyli stopy do kwadratu. I gotowe.